1,5 kg ziemniaków, dwie cebule, pół łyżki mąki ziemniaczanej, 2 łyżki mąki ryżowej, pieprz cytrynowy, sól. Ziemniaki i cebulę myjemy, a następnie przy użyciu robota ścieramy. Przy użyciu sitka odcedzamy starte ziemniaki i cebulę, Odcedzoną wodę pozostawiamy na około 10-15 minut, w tym czasie wydzieli się z nich osad, które później dodamy do naszych startych ziemniaków i cebuli. Starte ziemniaki i cebulę przyprawiamy solą, pieprzem cytrynowym, I następnie mieszamy. Nadmiar wody odlewamy. A wydzielony osad dodajemy do naszej masy. Następnie dodajemy mąkę ryżową. Mąkę ziemniaczaną i całość mieszamy. Z tak przygotowanej masy formujemy nasze placki, które smażymy na rozgrzanym oleju rzepakowym.